czyli po prostu miłość. Natomiast jeśli jego czyny są sprzeczne z prawem Bożym, to nie możemy ich akceptować, ale należy je potępić i we wszelki godziwy sposób próbować je naprawić. Nie możemy zgadzać się na zło, ale i złem nie możemy walczyć ze złem. Jedynie dobro odnosi pełny triumf nad złem. Kochajmy zatem ludzi, wszystkich ludzi i dobrych i złych, Potępiajmy zawsze grzech, ale nigdy grzesznika. Do każdego odnośmy się z szacunkiem i módlmy się za siebie nawzajem.